Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, maj 2014. Bardzo ważne jest, żeby w tych wyborach wziąć udział, dlatego, bo Parlament Europejski tworzy prawo, decyduje o budżecie Unii i również oddziaływuje na politykę zagraniczną unijną. Czyli wszystkie sprawy, które dla Polski są ważne. To, czy weźmiemy w nich udział, od tego będzie zależało, na ile będziemy mieli wpływ na to, co się będzie przez najbliższe 5 lat w Unii Europejskiej działo. Komisja Europejska i Przedstawicielstwo w Warszawie zorganizowało konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i pogimnazjalnych liceów pod tytułem Nakręć się na wybory. Konkurs przewiduje opracowanie etiud filmowych i dwie szkoły z naszego regionu, z ziemi łódzkiej wzięły w nim udział i nie tylko wzięły, ale również zakwalifikowały się do finału. To jest gimnazjum w Będkowie oraz pierwsze liceum im. Mikołaja Kopernika z Łodzi. Mogą stanąć na podium. Już samo to, że dostały się do finału stanowi wielki sukces. My, Łodzianie, mieszkańcy województwa łódzkiego możemy im pomóc głosując na nich. I do tego bardzo gorąco Państwa zachęcam. Sam już zagłosowałem. Dobrze byłoby, żeby z ziemi łódzkiej szkoły, gimnazjum i liceum mogły wygrać ten konkurs.